Co wydarzy się wkrótce? Aktualizacja rozkładu z kart Tarota i Lenormanda. Jest to jedna wróżba, więc proszę oglądnąć cały filmik. Nie ma żadnego wyboru grup. Jest to jedna całość. Witam serdecznie, kochani moi państwo, na kolejnym rozkładzie dla wszystkich was. Pamiętajcie, zaznaczcie mi swoją obecność, piszcie mi komentarze, czy ta wróżba, czy ten rozkład z wami rezonuje, kochani. Czytam codziennie wasze komentarze, ponieważ bardzo mnie to interesuje. Jest to nasza wymiana, prawda? Ja kręcę dla was filmiki, wypiszecie mi po prostu pod filmikiem wasze komentarze, czy, czy rezonuje rozkład z wami i to właśnie ma sens dziękuję bardzo, że jesteście proszę was o lajki, również z kciuczkiem w górę, proszę was o nowe subskrypcje, jeśli jesteście nowi, zostańcie tutaj z nami jak widzicie jest już bardzo dużo subskrybentów na tym kanale fajne osoby, grupki różne problemy tutaj są oczywiście Także zasubskrybujcie mój kanał i zostańcie. Kochani, moi widzowie, zapraszam Was również na wróżby indywidualne. Jeśli macie taką potrzebę, napiszcie do mnie e-maila i ja napiszę Wam, kiedy mam wolny termin, jakie są zestawy wróżb, tematy i tak dalej, Więc napiszcie mi e-maila na wróżbę osobistą. Wtedy na podstawie waszych dat urodzenia, zdjęć, konkretnych pytań mogę wejść w głąb waszego indywidualnego, osobistego problemu. Dobrze, teraz się skupmy, co wydarzy się wkrótce. Co wydarzy się wkrótce. Powiedzcie, kochane karty, co wydarzy się wkrótce. Dobrze, mamy tutaj już... No powiem już, że karty tarota tutaj w przełożeniu, tak, pokazują, kochani, sześć buław, zwycięstwo, triumf. Liść laurowy, widzicie to, co ja widzę, więc liść laurowy mówi o zwycięstwie, tak, o tym, że jakiś pomysł, jakiś projekt, jakieś przedsięwzięcie, coś, co macie teraz w planie, to prowadzi do sukcesu, kochani. Więc mm, zobaczmy, co to jest. Dobrze? Zaglądnijmy teraz w, w głąb kart. Jaki temat, jaka ym, problematyka jest aktualnie tutaj ważna? Asmonet. Kochani, asmonet to jakaś nowa szansa yy, na jakieś nowe przedsięwzięcia. As monet to praca, szkoła, działania, nowe plany, które będziecie realizować. Nowe plany, przedsięwzięcia, o które będziecie walczyć, które dadzą Wam nową stabilizację. Myślcie również tutaj, myśli, czy myślicie o, o nowej stabilizacji, tak? Być może macie yy, nową pracę lub szukacie nowej pracy, nowy kontrakt, czy czekacie na przedłużenie kontraktu, jest tutaj szansa na pozytywne załatwienie spraw, kochani. Tak? Także AS, monet, nowe plany, nowe przedsięwzięcia, nowe projekty, być może nowy stabilny związek, Wasza stabilizacja, bezpieczeństwo, coś właśnie nowego, co ma doprowadzić do lepszej Waszej stabilizacji. Zobaczymy karty Lenormanda. O, sprawy związkowe lub sprawy kontraktów. Jakieś kontakty, pomosty, czyli spotkania. Presja czasu, jesteście niecierpliwi, ale dobre rozwiązanie i słońce. Pozytywność, czyli pięknie się tej sprawy ułożą tak, nowa namiętność, czy miłość, czy wyjaśnienie spraw, raczej tutaj dla większości z Was, kochani, widzę sprawy uczuciowe, emocjonalne, romantyczne, związkowe, tak, w sprawie związku będą jakieś spotkania, lub jeśli myślicie tutaj tylko i wyłącznie teraz o pracy, o pieniądzach, bo też sugeruje to as monet, to kochani, Będą jakieś nowe umowy, którymi będziecie tutaj zobligowani, związani i oficjalne jakieś podpiszecie zobowiązanie. Będą jakieś spotkania w tej sprawie, kontakty, tak? Ale tutaj macie presję czasu, jeśli chodzi o, o, o no wszelkie tematy, tak? Miłości, związku, partnera, pracy, pieniędzy. Ale sprawy potoczą się pozytywnie, dobrze, bo ciany są pozytywną kartą Dobrz, dobrego rozwiązania spraw i przynoszą niespodziankę przynoszą dobrą nowinę tak no i słońce, no to oczywiście już wszystko dobrze, zobaczymy co wydarzy się w tej pięknej sprawie wkrótce kapłan o kapłan kochani mówi oczywiście o ślubie, zaręczynach o stabilizacji związków, o przyrzeczeniu sobie Wierności, lojalności. Kapłan mówi o kimś, kto jest w stosunku do Was bardzo poprawny, lojalny, życzliwy, mądry, tak? Kapłan to wiedza, kapłan to duchowość, czyli związek jakiś głębszy, tak? Kapłan to osoba z zasadami, z moralnymi, poprawnymi y, regułami, tak? Czyli być może poznacie taką osobę lub y, partner Wasz będzie tutaj kimś takim stabilnym dla Was, ale arcykapłan to również y, informowanie się, czyli nabywanie wiedzy, nabywanie informacji potrzebnych do jakichś dobrych transformacji, przemian, tak? Zobaczmy głębiej, kochani, w kartach Lenurmanda, co oznacza właśnie jeszcze ten kapłan. Co wydarzy się wkrótce? Co wydarzy się wkrótce? Jakieś sprawy, które się tutaj zakończyły Jakieś sprawy, które są skomplikowane. Mm, mogą tutaj właśnie się potoczyć dobrze. Mm, mamy mężczyznę i kobietę, kochani. Zobaczcie, mamy parę. Mężczyzna i kobieta. Mężczyzna jakiś odwrócony tutaj widzę. Od kobiety, tak? Ale patrzą w jednym kierunku. Czyli patrzą jakby tutaj w jedną stronę, mają być może jakiś jeden podobny cel na razie są do sie siebie jeszcze odwróceni na przykład mężczyzna jest odwrócony tutaj, ale kochani, jeśli macie tego mężczyznę w głowie lub tą osobę ukochaną, to ta osoba jest wierna, lojalna i to mówi też karta kapłana mówiłam już karta psa jest to samo, przyjaciel wierny, lojalny, możesz na niego liczyć, możesz mu zaufać tak, solidny Hmm, też osoba pomocna także tutaj mamy no jakiś jakąś rzeczywiście przyjaźń ale mamy również parę bo jest mężczyzna i kobieta jesteś ty i osoba ukochana coś co się zakończyło kochani co było bolesne Coś, co się pokomplikowało, skomplikowało, tak? Było tu dużo opóźnień, zakrętów, zawikłań, niejasności, trudności. Coś tutaj wyjaśni się, myślę. I y, będziecie tutaj y, parą, tak? Lojalną, przyjazną. Będziecie tutaj parą, bo mamy Was obu. I mamy, nie zapominamy o tej karcie, sześć buław, czyli zwycięstwo, triumf, tak? Liście laurowe, więc wszystko dobrze się potoczy. Mamy bardzo dużo pięknych kart, pomimo kosy i labiryntu, czyli cierpienia i komplikacji. Ale jakby tutaj kapłan, czyli ta też Boża, jakby opieka, tak? Boża oparność czuwa nad tym wszystkim żeby było wszystko dobrze. Miejmy nadzieję taką, niech się dzieje. Dziękuję Wam za obecność. Pamiętajcie, kochani, o lajkach, kciuczkiem w górę, o komentarzach i subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry. Zapraszam również na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.